Cześć, z z tej strony VxBxUniVoxu I dzisiaj oglądamy piosenkę Paliona Czerwone yy, I tak, yy, dzisiaj wyszła nowa piosenka Nie, dzisiaj yy, Dzisiaj na YouTubie Jest trzecia na karcie, jak widzicie tutaj chyba, albo nie widzicie Przeczytajmy opis Aha, po prostu tyle yy, Ogólnie, yy, historia jest taka piosenki, że Palion zapowiedział, że wyjdzie Zielone 2 I wyszło na Spotify Yy, właśnie dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, a wczoraj wyszło palon Czerwone i ja nawet nie wiedziałem, że taka piosenka powstanie, ale się dowiedziałem właśnie wczoraj i postanowiłem się nagrać, bo dzisiaj akurat przypadkowo patrzę, chciałem nagrać na Spotify i wyszło na YouTubie, także nie wiem, kiedy wyjdzie zielone Jeszcze nie słuchałem, coś tam chwilę refren tylko słyszałem z trailera, ale jeszcze nie słuchałem Czerwone słuchałem, ale nie widziałem teledysku i nie widziałem jeszcze niczego za bardzo, za bardzo też nie słuchałem gdzieś tak do połowy coś tam. Yy, także zaczynamy. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie się słyszeć, bo jak nie, to trochę... no strachijowo. Red flag, jeśli Ciebie nie znam, a rzucałeś ploty, wtedy czuję niesmach. Red flag, to nie moja pierwsza taka sytuacja. Okej, okay. Ju, już widzę jedną rzecz, mianowicie y, Palion tutaj postanowił, że użyje sobie y, takiego czegoś, y, takiego czegoś sobie użyje, jak y, różne takie efekty. Ostatnio Multi to zastosował y, w swojej piosence Poland, Polska, coś tam słuchałem, ale też mi się właśnie podobało, że tam za bardzo to nie pamiętam, ale pamiętam właśnie te takie różne, takie tam były takie czerwone, takie rozmazane i to fajnie wyglądało. I tutaj widzę, że Palion też to używa, bo jak widzicie tutaj różne jakieś ten, tutaj jakiś ten, jakieś no. Yy, ja lubię takie zabiegi, o, że nie, takie rozmazane ten, to jest też popularny teraz efekt. Yy, podoba mi się tą, bo to takie piosenki, które używałem takich efektów, yy, ładnie wyglądają. Tutaj red flag, patrzcie na to, tutaj taki napisek, gdzie to było? Czekaj, tu, o, ładnie to wygląda. Dobra, oglądamy. Jak na razie mi się podoba. Tekst też mi okay. To nie moja pierwsza gazy Ciebie nie znam, a rzucałeś nocy, kiedy ty czuję niesmak. Red flag, to nie moja pierwsza taka sytuacja Ja widzę od dziecka, ja yeah. widzę od dziecka te spaszone miny Każdy chciał kiedyś mnie zrobić maliny, malinę Padał na minę, omijam do li- <coughs> Wybub był śmieszny <coughs> Co to jest, to wygląda jak z jakiegoś, jakiejś gry, patrzcie na to Czekaj, ja nie mogę, jeszcze takie spikselowane Ale to właśnie, <coughs> śmiesznie to wygląda to, to pewnie z jakiegoś YouTube'a Wzięte G Gib. Y Nie wiem z kim on to nagrywa Ale Chciałbym posłuchać, może coś tu będzie Dobra Nie no Szczerze ta posenka jak na razie mi się podoba. W sensie, ma fajne takie efekciki, takie widzicie, takie różne, jakieś dziwne. Jakieś ten, jakieś kurcze wybuchy z kimpa. albo jakieś ten. YouTube, YouTube Fire. YouTube Fire, o nie, co ja wpisałem? YouTube Fire, ten. Nie no, ale, ale to specjalne takie zrobione. To jest specjalna taka piosenka, gdzie. Taki specjalny rodzaj posenki, gdzie falasz wszystko na wszystkim i żeby to dobrze wyglądało, no jak na razie mi się podoba, jak na razie jest ok W sensie, za bardzo jakoś nie z ze piosenkami Paleona, moje ulubione to jest milion, było spoko. Yy, zielone miało dobry ten, miało wpadające w ucho, yy, jak to się nazywało? Nie zwrotkę, tylko refren, refren, yy, ale jakiejś super nie było, to była piosenka dla i no ciężko to nazwać dobrym piosenką, ale yy, w USA było za dużo rymów, w sensie za dużo, no refrenu znowu, Eee... Eee... Palian Zielone 2 Na trailerze ma fajny refren, więc mi się podoba A jak na razie to też wygląda na git Czekaj, gdzie ja skończyłem? Tu gdzieś eee, Jak zwykle śpiewa coś tam o hejterach Ten, że go wyzywali, a teraz ma to gdzieś I że zarabia się na coś takiego No taki typowy temat Youtuberzy, którzy nagrywają mi pierwszą piosenkę, którą nagrywam, to o hajsie Albo dla beki raczej dla hajsie Yy, na no, o się sorry więc no, ale on no nie jakoś super, ale ale fajne fajne efekciki na koniec i tak refren też fajny przypomina mi to strasznie, to, to poland od multi'ego, no? to nie moja pierwsza taka sytuacja ja widzę od dziecka jeśli nie znam rzucałeś w loty wtedy... o no, widzicie jakieś kurcze efekty w nawalone, wszystko, wszystko na wszystko naraz. jak pytacie, jak to zrobiłem, to oczywiście yy, przecinkiem i kropką, widzicie, no, co tu się dzieje. Sio, jakieś czerwone niebo, tutaj wy, wycięte, wid widzicie? co <grym> <grym> jest, piasek. Ale on ma psa? Czekajcie, jak chcę to zobaczyć. Piesek, okej? Okay? <grywa> nie, to była miniaturka. Tu była miniaturka, Jezu, czemu on dał taką miniaturkę? <grywa> o, teraz będzie Czerwona flaga, bo pali się, pali się na... Czemu on brzmi jak multi to jest? Nie, nie jak multi, co ja gadam? Czym on brzmi jak mata? Yo, Czekaj, to jest koder? To jest chyba koder. Czerwona flaga, bo pali się, pali się, napis, uwaga, to dajcie, nie pytaj ile zarabiam, bo zarabiam tyle, że... No bo widziałem taki film yy, na Paliona głównym koncie, gdzie mówił, że nagrywa piosenkę z Koderem i to chyba Palen 2, ale jednak chyba m, oszukał nas <grych> i dał to. Ciekawe, czy ta piosenka jest też podwalona od jakiegoś ruskiego twórcy albo innych, tak jak poprzednie niektóre, <grych> dobrze wiecie które. Yy game, albo tego ruskiego tego co tam nagrywał wiecie z zielone, pierwszą, znaczy pierwszą bo to była chyba jego trzecia piosenka na kanale na flaga, bo pali się, pali się, napis uwaga, to dajcie, nie pytaj ile zarabiam, bo zarabiam tyle, że nie wiem, czy w ogóle ważne, to jest dla ciebie, to nie dla ciebie, to dla mnie mamy. Czekam na reakcji Multiego. <grym, <grym, dla mojej e dla mojej szaustry, dla moich braci, chcę się na tyle, ile krowat na niebie, ten ciągle ciemno. Wychodzi mi o te ulice, gdzie gonią bękro albo przeciwko, albo ze mną. Hmm. Chyba, że Multi uzna, że to ta piosenka też była skopiowana właśnie od Multiego. O kurde, bało, kolejna drama. Yo, yo. No teraz, teraz będzie kąt Jakieś trzy piosenki do nagrania Trzy odcinki do nagrania opalione Także na niby, Będzie gruba bo miękko, życie dojedzie ciebie prędko Będzie wtedy cienko, cienko, cienko, cienko, cienko, cienko, yeah Red flag, jeśli ciebie nie znam Arzucałeś ploty, wtedy czuję niesmak Ey, oh, Red flag, to red nie ma flag. Taka sytuacja Kurde, nie, nie wiem jak ten refren leci Jakoś wybiłem się z rytmu Odkąd on zaczął śpiewać, to chyba jest, nie wiem Eee, dobra I co dziecka, nie znam, a ploty, czuje mnie smak. Dobra, co, coś Red flag, jeśli ciebie nie znam Jeśli rzucałeś ploty To mam nie smak, co? Red, red, red, flag Jeśli ciebie nie znam A rzucałeś ploty kiedy czuję niesmak red, red, red flag To nie moja pierwsza Taka sytuacja Ja widzę od dziecka Red flag na końcówka <laughs> red flag <laughs> red flag trochę jest różnica między tym Ploty, nie a tym nie no obydwa są fajne yy, referendum nie masz tak dużo jak poprzednich Poprzedniej, przepraszam czyli USA o Jezu złamina, czekaj mogę to jakoś poprawić <laughs> o Jezu. Nie no, piosenka jest śmieszna, w sensie, no Jak na razie, moja ulubiona paliona Wcześniej była milion, bo w milion to czułeś taką radość I nie takie, że mam hajs, kurde, zarobiście ten Tylko cieszę się, bo mam milion i spełniłem marzenie, nie? Takie fajne, fajne y <laughs> Nie mogę z tego, Jezu, co to jest Ta miniaturka jest po prostu Uh, nie wiem czy był taka miniaturka, mógł zrobić cokolwiek innego, nie wiem, o, o, o, o, o, idealna miniaturka. <grych> Czekaj. Aha, dobra, już wiemy, czemu było zamazane, bo nie mógł pokazać twarzy, nie chciał. Szanuję, szanuję, ale ona za to. <grych> nie, dobra, szczerze, piosenka fajna, yy, może być, yy, jak na razie najlepsza z wszystkich, które zrobił, czekam na zielone dwa. No piosenka, no jak tak szczerze, no jest fajna, w sensie podoba mi się. Ja lubię takie piosenki, gdzie wszystko naraz nawalałam jakieś różne rzeczy, jakieś... Widzicie, tu się dzieje, jakieś kurcze, jakieś wigibasy, jakieś czerwone tło i no to, to jest specjalnie tak zrobione, że wygląda trochę jak z, z, z fajta, ale no <śmiech> takie rozmazane, rozpixelowane, ale to jest tak specjalnie, więc ja lubię takie pioseneczki. Mm, może być, podoba mi się. Też coś takiego kiedyś zrobił, ale raczej nie zrobię. Także mam nadzieję, że wam spodobał. To była moja szczera opinia. Piosenki Paleona nie przypadają mi do gustu. Yy, ale Milion i ta piosenka są fajne. Tak szczerze, tak szczerze. Więc... Yy, yy, aha, góry. Tego nie zauważyłem wcześniej. A, a bo już nie pamiętam tego. Nie wiem. Fajna piosenka. W sensie nie jakaś super, ale takie... 7,5, 8 na 10. Dobra, lecimy. Hello, to się ma